Dzień dobry, dzisiaj koncert w Lublinie. Tezis gra z Art of Illusion, z Fedorą i z Lion Shepardem. Także do zobaczenia w Lublinie. A poza tym to właściwie nie do zobaczenia, bo to będziecie widzieć już po tym, jak ja wrócę do domu. Więc nie do zobaczenia. I znowu sala prób. Ty, ja. Yy, o, to jest. Ja A to? Paweł? Dzisiaj Tetris w innym nie typie być. samochodu? To się chowa do tego, nie? To się ale w sensie, że paluszkiem może tam w SMS-ie wyślę, ja raz w iPhone'ie napisałem jakiś przypadkowo, wiesz, jakiś dziwny symbol komuś wysłałem. też to jeszcze była uśmiechnięta błyszka, ale to jest po prostu jakaś linia, bo mi się <laughs> Może masz włączone złe rozpoznawanie emoji. Piszesz coś, znaczy rysujesz palcem i on ci potem odtwarza ten ruch, jak to piszesz. Super. Prawda? Ekstra. Ba bardzo ważna funkcja. Bardzo potrzebujemy w firmach tego, żeby <laughs> tak robić. Ja to wszystko nagrywam. Nie, bo właśnie żeśmy się trochę, trochę żeśmy się pospieszyli, bo to wyszło 68 zł, ale ci bliższe w tym momencie 70, więc będę musiał ci zwrócić to co, żeś do mnie przesłał. To, możesz to, to mi nie zwracać, to, to będzie na nas. raz. No, nie przesłać nie wiem. 7 no, no Jak masz mało problemu. pieniędzy, to możesz nie zwracać. To. Ro, roz, rozważę to i podejmę adekwatną decyzję. Wiesz, to jest dobre miejsce, żeby robić putyć. Także przygajam i mam przez MIDI ustawione tutaj różne parametry Pan mi odpowiada w tych dużych to, to ty. Więc ten ba Waldorf jest podłączony do kurzweila e, i mam takie brzmienie gdzie sobie wybrałem różne parametry najciekawsze jakieś tam związane z kapofami, z jakimiś tam szumami e, szumy i generalnie mam to w jednym utworze wykorzystuję do takich zabaw syntetycznych dźwiękiem. Pięknie. Stop. Dziękuję. To był Klawiszowie z jakby co? Stop.